a ja przechodziła. Stoć! A dlaczego nie? Ty tu nie wejdziesz, chłopcze! Chłopie! Idź z mojej drogi! pojawić co się ja żeby. Co za Przyszedłem po... Nie no. żyj się! Nie masz tu. Kurde! Słuchaj! Słuchaj, ja się da! Co ty chcesz? Teraz, Aż czy... go szlak jasny zawiec! Krew nagła! Kwa... O ty, siulu! Jak się babola zasadzę, No zobacz, że w mordę kopni! Trzeba go z lulu zrzucić! Rzu Debil! Będzie mi ja! Stój! Zabin, mordę! Debil! Zapłacz! Już mi lepiej! Stój! mnie! debi. Mówię ci po raz ostatni. Jeszcze jeden krok i pożałujesz, że się urodziłeś. Wreszcie tę przeklętą broń. Sam się... Kurde! Sam, sam tego nie wkurzyłeś. Co to coś nie działa w tej grze? Ostatnie mnie wreszcie. Co za głupia wyra? Nie będę się lepiej trzymać od tego z daleka. No, ale słyszałem, że to O, dobrze. To było. O. Można to zrobić. Nie. Tak, to im morne. Trudno mi. O Bogowie. O Bogowie. Hej. Potrzebuję wytrycha? Może ten chłop ma wytrych. Pożałujesz tego. A, no nie ma wytrycha, ma Bieda! O, Rupert! Czy ja to w jego? A, mnie! Falka! Nie! Zwania. Ksenia! Ksenia ta klasa. Zabijesz je! Kulper się I Luba z chłopak się bije. No, Daj z siebie wszystko! Dawaj chłopak! Może leżyć Nigdy więcej nie próbuj się ze mną mierzyć! Wymorło, Dzięki za złoto, mój ty bohaterze. Lepiej zaopiekuję się twoją bronią. Mam mordę. Zapomnij o tym. Nie wierzę w to. Nie wierzę w to. Nie wierzę Nie Nie Zaraz! Daj siebie wszystko! Co i się stało? Walka! Nieźle. Nieźle. Zaraz i zaraz się Wy, wysadzi bambosza. To się. Co i to? Ja siebie. Moje! Lale. Nieźle. Dosło. Nie potrafi niczego zatrzymać. Coś! Ktoś musi pracować. To jest walka! Ty, a ty też niego? Proszę Muszę mu zagrać, tak, Bagniu. Tak Już jedynka jest mniej. Odłóż broń! A! Walka! A! Walka! jako one mają broń, ale nie umiem nic robić! A ja lubię jak ten chłop ale lubię to zabijać Odłóż broń! Nie! Spryciarz! <słuch> ja Zagnij się Paszałko! Nie, się. nie, nie próbuj tego po raz drugi! O Nie waż się nigdy jako więcej ostry. mnie atakować. O. kli. za chuj. To To jest gorsze niż złe, Pawle Musiałem tu przechodzić Widzę, że dostałeś nasz Tak tak Świetnie! Będziesz miał okazję... Jak do... Ten uparty stary alchemik... Nie... Sensu. No nic nie ma sensu, nic nie ma sensu, nie nie ma sensu, nie no. nie no. ma sensu, nie no. ma sensu, nie ma sensu, nie ma